I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich, Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Jezus skarży się na niedowiarstwo swoich ziomków, mieszkańców jego rodzinnego Nazaretu. Bóg jest gotów działać wielkie cuda w naszym życiu, ale potrzebuje otwartości, i chęci w współpracy z naszej strony. Nie może uzdrowić, nawrócić i zbawić nas wbrew nam. Potrzebuje naszej zgody, potrzebuje naszej wiary. Grzechem śmiertelnym jest niewiara, zwątpienie i poczucie beznadziei. Grzechem śmiertelnym, bo prowadzi do śmierci wiecznej. Wystrzegajmy się niewiary, zwątpienia i beznadziei. Kiedy nadchodzą, to znak, że my odchodzimy od Boga, źródła naszej chrześcijańskiej nadziei i Pana wszelkiego stworzenia. Łatwo przyjąć takiego Jezusa, który nie stawia wymagań, który jest podobny do pluszowej maskotki, miły, niewymagający i gotowy do przytulenia. Jezus jednak w rzeczywistości nie jest taki. On jest wymagającym nauczycielem. Wymagania Jego nie są łatwe, a wydają się trudniejsze im bardziej odchodzimy od Niego, a wchodzimy w grzech. Przylgnąć do Jezusa oznacza zaprzeć się samego siebie, swoje życie powierzyć Jezusowi, chodzić Jego drogami i żyć Jego pragnieniami. Mieszkańcom Nazaretu wydawało się, że znają Jezusa. Ale ten Jezus, o którym słyszeli tyle dobrych rzeczy, który naucza z mocą, uzdrawia, wypędza złe duchy, a nawet wskrzesza umarłych, nie może być tym samym Jezusem, którego znali przez 30 lat Jego dzieciństwa i młodości, który biegał i bawił się na ulicach ich miasta. I my nosimy w sobie obraz Jezusa, który ma niewiele wspólnego z rzeczywistym Jezusem. Porzućmy te wyobrażenia, a więcej czasu poświęćmy na przebywanie z Nim i Jego poznawanie.